Kończy się ósma edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. To już ósmy rok. Młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, liceów całego regionu łódzkiego wciela się w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego. Dyskutują o tych problemach, które są najważniejsze. W sumie to już ponad tysiąc osób które miały okazję pracować nad rezolucjami, negocjować rozwiązania prawne. Ideą tego Parlamentu Młodzieżowego jest stworzenie takich możliwości dla uczniów, aby mogli poznać zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, brać w sposób symulowany udział w cyklu debat, wykładów, zachęcanie do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie również jest jednym z celów tego projektu. W tej edycji konkursu przez ponad dwa miesiące ponad 80 uczniów z 19 szkół z całego województwa w tym z Łodzi, Zgierza, Pajęczna, i Kutna regularnie spotykało się w moim biurze europoselskim w Łodzi. W tym roku głównym wiodącym tematem było partnerstwo wschodnie ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie, co zrozumiałe. Chciałem bardzo podziękować młodzieży, przede wszystkim nauczycielom, opiekunom za zaangażowanie, pracę i wspólną zabawę. Dziękuję też współorganizatorom tego Parlamentu Europejskiego, Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz partnerowi tego finału, finalnej sesji plenarnej, Instytutowi Europejskiemu w Łodzi. I oczywiście zapraszam do kolejnych edycji i udziału w następnych projektach edukacyjnych. Do zobaczenia.